Z meczary, Co ich miał tam do Staną Stanął smutny nad rzeką Łzy po brodzie ucieką Każdy teraz się do. Zdjęcia Każdy teraz się dowie że to w lasce są czary, a on sobie pan